Mattel Entertainment przedstawia w tym gwiazdkowym filmie Barbie w wigilijnej opowieści nowy film DVD w listopadzie 2008 W tej pogodnej komedii Barbie opowie o Eden Starling śpiewaczce z epoki wiktoriańskiej kapryśnej primadonnie. Samolubna Eden i jej nieznośny kot Wit psują Wigilię wszystkim aktorom w teatrze Pewnego wieczoru Eden wyrusza w fantastyczną podróż z trójką niezwykłych gości Duchem minionych świąt, teraźniejszych świąt i przyszłych świąt Bożego Narodzenia. Ta podróż przekonuje Eden, że Boże Narodzenie to czas dzielenia się i radości. Śmiej się i śpiewaj wesołe pastorałki przy opowiedzianej od nowa świątecznej baśni, która co roku będzie bawić całą rodzinę. Barbie w wigilijnej opowieści Na DVD w listopadzie 2008 Wersną 2009 roku Barbie otworzy przed Wami wrota niezwykłego świata przyrody. To magiczna historia, której inspiracją była Calineczka. Calineczka jest maleńkim elfem, który żyje w zgodzie z otaczającą go przyrodą. Teraz elfy niecierpliwie oczekują przyjścia na świat małych elfiątek, które wyłonią się z kwiatowych pąków za dwa dni. Nagle wielkie, żółte zwierzę z ogromnymi, błyszczącymi zębami zaczyna się wgryzać w ich piękną łąkę. Calineczka i jej przyjaciółka trafiają w bardzo dziwne miejsce. To elegancki dom w wielkim mieście. Zaciekawione elfy poznają nowe otoczenie. Odkrywają, że los małych elfiątek leży w rękach rozpuszczonej dziewczyny o imieniu makena. Czy elfom uda się ochronić zaczarowaną krainę i ocalić przyrodę całego świata? Przekonaj się, czy małe stworzonka zdobędą się na wielki czyn! Barbie przedstawia historię Calineczki na DVD wiosną 2009 roku. Weź udział w baśniowej przygodzie! w poszukiwaniu diamentowego pałacu. Cześć, to ja, Barbie. W najnowszym filmie moja przyjaciółka Teresa i ja gramy Liane i Aleksę. Dwie dziewczyny, które uwielbiają śpiewać. Na tej płycie znajdziesz wspaniały film i dużo więcej fantastycznych niespodzianek. W każdej chwili możesz wybrać to, co Cię interesuje. Chcesz zobaczyć mnie i moją przyjaciółkę w filmie Barbie i diamentowy pałac? Wybierz przycisk Film i ruszamy w drogę. Jeśli wybierzesz przycisk Diamentowa Zabawa, obejrzymy razem wspaniałe dodatki. Kliknij przycisk Moje ulubione sceny, żeby obejrzeć wybrane sceny z filmu.